Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Tak często jesteśmy niecierpliwi. Chcielibyśmy wszystko otrzymać natychmiast. Podobnie jak słudzy z dzisiejszej Ewangelii, także w tym wymiarze duchowym pragniemy, aby Bóg natychmiast usunął wszelki chwast, wszelkie zło z powierzchni ziemi. Sądzimy, że wtedy będzie się żyło znacznie lepiej. Problemem tamtych rolników była nie tylko niecierpliwość, ale również brak wyobraźni miłosierdzia. Bóg pozwala ruść obojgu razem, ponieważ daje szansę każdemu na nawrócenie i przemianę swojego życia. Dzisiejsza dobra nowina mówi bowiem nie o chwaście i zbożu, ale o ludziach dobrych i złych tych, którzy przynoszą dobry owoc i tych, którzy przynoszą zły owoc swojego życia. Jak często zdarza mi się osądzać i potępiać innych. Jak często przyłapuję się na tym, że w imię wiary w Boga pragnę wytępienia wszystkich inaczej myślących ode mnie. Taka postawa z gruntu rzeczy jest diabelską pułapką. To nie grzesznik jest problemem, ale jego grzech. Powinno nam zależeć na dobru drugiego człowieka, także tego, którego dzisiejsza Ewangelia nazywa chwastem. Czy rzeczywiście przejmuję się losem drugiego człowieka? Czy naprawdę zależy mi na zbawieniu moich braci i sióstr, zwłaszcza tych poranionych i wyniszczonych przez własny grzech? Co robię, aby grzeszników sprowadzić na właściwą drogę? Przed nami wielkie zadanie. Wiele jest serc, które wciąż jeszcze czekają na Ewangelię.